Oh, welcome to the crack. Nasze zdjęcie przerysuję przez kalkę Czarno-białe schowam sobie gdzieś w szafie Pomaluję barwy takie, jakie ja chcę Niebo pozostawię bezchmurne i bezbarwne Dorysuję swój wymarzony duży dom Który miałem zbudować daleko stąd Niczego nam tam nie zabraknie A jak zabraknie to dokleję nową kartkę Tylko ja i ty nikogo nie ma Jak nastąpi ciemność będę obok Będę zawsze z tobą dniem i nocą Nieważne czy zimą czy wiosną Teraz chodź, chodź, polec ze mną Chodź, chodź, chodź już ze mną Razem będziemy przemierzać cały świat Tak jakby to był nasz końca czas Teraz chodź, chodź, polec ze mną Chodź, chodź, chodź już ze mną Razem będziemy przemierzać cały świat Tak jakby nam miał się skończyć czas Taki obrazek uprawię sobie w ramkę Powieszę na mojej słynnej ścianie To nie żaden Picasso ani Van Gogh Dla mnie droższy niż te wszystkie słynne razem I choć góry w tle będę wspinał się Nic nie stanie mi na drodze Gdy zapadnie zmrok będziesz moim światłem Gdy zapadnie zmrok będziesz moim blaskiem Tylko ja i ty nikogo nie ma Jak nastąpi ciemność będę obok Będę zawsze z tobą i nocą Nieważne czy zimą czy wiosną